Siema! Dzisiaj wam pokażę, jak anulować swoją subskrypcję Spotify Premium. Wpisujemy w przeglądarce google.com Następnie Spotify. Wchodzimy w pierwszą stronę. Konto. Zjeżdżamy na dół i klikamy Zmień plan. Zjeżdżamy na dół i klikamy Anuluj premium Zjeżdżamy na dół i klikamy Kontynuuj by zrezygnować i klikamy tak, anuluj. Po anulowaniu subskrypcji możecie wypełnić krótką, tupytoniową ankietę i to wszystko. Przypomnę jeszcze o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem i zachęcam do przeczytania opisu.